Dzień dobry Państwu, bardzo serdecznie witam i otwieram 34. sesję Rady Powiatu Bartoszyckiego. Bardzo serdecznie witam Panów Starostów, witam wszystkich radnych, którzy są obecni online, witam mieszkańców Bartoszyc, witam telewizję Barsat, witam całą naszą obsługę. Sesja została zwołana dzisiaj na wniosek Zarządu Powiatu Bartoszyckiego i sesja ta została zwołana w celu uchwalenia w zasadzie jednej tylko uchwały dotyczącej zmian w uchwale Rady Powiatu Bartoszewskiego z dnia 2 kwietnia 2020 roku w sprawie przeznaczenia środków PFRON w 2020 roku. Żeby móc dalej procedować Powinniśmy w tej chwili sprawdzić kworum, dlatego bardzo proszę Radnych o naciśnięcie potwierdzenia swojej obecności, czyli kworum. Przypomnę, że żeby Rada była prawomocna, powinno wziąć udział w sesji co najmniej dziewięciu Radnych. W tej chwili już jest obecnych Radnych czternastu. Jeszcze sekundkę poczekamy. Nieobecny jest Pan Radny Hilmanowicz Bartłomiej, Pan Mirosław Olejnik i Pan Radny Zbigniew Szyszka. Ja myślę, że to wystarczy. Stwierdzam wobec tego, że obecnych na dzisiejszej sesji jest 14 Radnych, a to oznacza, że sesja jest prawomocna. Porządek obrad dzisiejszej sesji, tak jak powiedziałem, zawiera tylko jedną uchwałę. Wygląda to mniej więcej tak, że otwarcie obrad 34. sesji Rady Powiatu Bartoszkiego, stwierdzenie prawomocności obrad, ustalenie porządku obrad, czyli podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale numer 20 łamane na 112 łamane na 2020 Rady Powiatu Bartoszkiego z dnia 2 kwietnia 2020 roku w sprawie okresu Zadania i przeznaczenia środków Pefron w 2020 roku i zamknięcie obrad 34 Sesji Rady Powiatu. Wobec tego, że te trzy pierwsze punkty już miały miejsce możemy przejść do uchwalenia uchwały. Ja przeczytam uchwałę. Uchwała nr 34 łamane na 167 łamane na 2020 Rady Powiatu Bartoszewskiego z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale numer 20 z 2020 Rady Powiatu Bartoszewskiego z dnia 2 kwietnia 2020 roku w sprawie określenia zadań i przeznaczenia środków PFRON na 2020 rok. Tu następuje podstawa prawna i następnie paragraf pierwszy w uchwale Rady Powiatu Bartoszewskiego nr 20 112 2020 z dnia 2 kwietnia 2020 roku w sprawie określenia zadań i przeznaczenia środków PFRON na 2020 rok. Paragraf pierwszy otrzymuje brzmienie. Rada Powiatu Bartoszyckiego określa zadania, na które przeznacza się następujące środki finansowe w ramach realizacji zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2020 roku. Punkt pierwszy na realizację zadań rehabilitacji zawodowej ogółem 240 tysięcy złotych, w tym na zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej 240 tysięcy złotych. Punkt drugi na realizację zadań rehabilitacji społecznej ogółem 1 767 tysięcy zł w tym na dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych 104 tysięcy 1115 zł. Punkt drugi dofinansowanie sportu, kultury i rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych 2160 zł. Punkt trzeci dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów 321 859 zł. Punkt czwarty dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych 212 348 zł. Punkt piąty dofinansowanie kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej 1127 280 zł, w tym na funkcjonowanie WTZ prowadzonego przez Stowarzyszenie Sion w Bartoszycach 614 880 zł i funkcjonowanie WTZ prowadzonego przez Stowarzyszenie Jesteśmy razem w Górowie Ławeckim 512 tysięcy złotych. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń powiatu oraz publikacji na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej. Pozwólcie Państwo, że przeczytam również uzasadnienie tej uchwały. Ona jest bardzo ważna. Ta uchwała i uzasadnienie również. Dynamiczne, dy, dynamicznie zmieniająca się sytuacja związana z wpływem wniosków o dofinansowanie wskazuje na na zwiększone zapotrzebowanie na likwidację barier w komunikowaniu się poprzez zakup komputerów do celów m.in. zdalnej nauki. Jednakże w zadaniu tym środki zostały już wydatkowane. Nadmiar środków, jak wskazuje analiza w chwili obecnej, pozostaje na zadaniu związanym z dofinansowaniem zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów. Środki, które nie zostaną wydatkowane, będą musiały zostać zwrócone. Bardzo zależy nam, aby środki trafiły do naszych mieszkańców i stanowiły dla nich ułatwienie codziennego funkcjonowania, które niejednokrotnie dla osób niepełnosprawnych stanowią bariery niemal nie do pokonania. Wnioskodawców, którzy złożyli wnioski o dofinansowanie, nie stać na samodzielny zakup komputerów i wsparcie ich w tym zakresie jest nie do przecenienia. Czyli widzicie Państwo, jeśli byśmy nie uchwalili tej uchwały, to środki mogłyby być po prostu utracone. Wobec tego przystępujemy do głosowania. Kto z Panów Radnych jest za uchwaleniem uchwały, którą przed chwilą przeczytałem? Kto jest za? Kto z Panów Radnych się wstrzymał od głosu? A kto jest przeciw? Jeszcze czekamy na Pana Marcina. Już. Stwierdzam, że wszyscy radni obecni na sesji, czyli 14 radnych głosowało za przyjęciem tej uchwały, więc stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Szanowni Państwo, w związku z tym, że porządek obrad został wyczerpany zamykam 34 sesję Rady Powiatu Bartoszyckiego. Dziękuję bardzo.